Pierwsza faza pierwszorzędna, ten kawałek będzie rządził miastem. Druga faza jest już pewna, że to hicior, to rzecz pewna jest. Pierwsza faza pierwszorzędna, ten kawałek będzie rządził miastem. Druga faza jest już pewna, że to hicior, to rzecz. Ten dobry bit i te dobre rymy Mogę się założyć, że rozpierdol zrobimy Ten dobry typ z tej dobrej firmy Codziennie tam nam urywają się filmy Najpewniejszy skład to ja, plus ten bit, Plus dwa drinki whisky, które piję od tak I plus ode mnie, gdy podkręcisz bas I plus dla mnie zarobienie tego normalnie Dzięki wielkie za poświęcony mi czas Dzięki wielkie za wszystko co teraz łączy nas I choć czasem mam dosyć i chciałbym i spać To nie miałbym odwagi by o tak was zostawić Wolisz przyjacielem być czy wrogiem My, Idziesz ze mną jednym torem? Czy wolisz się bić? Jesteś przyjaźni pozorem, czy stanowisz podporę? Ja nie jestem jej wzorem, lecz nie jestem potworem Każdy marzy przecież o tym, by mieć w życiu więcej czasu Każdy marzy przecież o tym, by mijały go kłopoty Nie przejść snu na łazie, nie wyschnij, masz tyle czasu, by... Działać cokolwiek, działam na spokojnie Staram się robić dobrze i dobrze mi tak, niech to do ciebie dotrze Pierwsza faza, pierwszorzędna, ten kawałek będzie rządził miastem Druga faza, jest już zbędna, że to hicior, to rzecz pewna jest Pierwsza faza, pierwszorzędna, ten kawałek będzie rządził miastem Druga faza, jest już zbędna, że to hicior, to rzecz pewna jest Gram oryginalnie, nie bluźnie bynajmniej by Mam tuźnie, nie stajnie, u mnie jest fajnie Niejednostajnie, Nie jak u ciebie, burdel jak zawsze O kurde, to trudne i tak jest Nie narobić słupów w tej przeplatance Nie dla mnie, dla głupców najbardziej Bo promuję skillę, a nie idiokrację Mam już o stóp cały świat Mam już w dupie wszystkie wasze reakcje Bez względu na żaden hajs I bez względu na wasze aspiracje Mam rację, cisnę do przodu Mam motywację o mocy samolotu Nie dosłem z wodu. Od tego odlotu paliwo wybucha skutecznie na tło oku Wyróżniam się w ludzi na tłoku Jak tygrys albinos wśród łysek kotu Kaprysy na ryjach jak po kwaśnym soku Rzucili swe życie pod szybki samochód Cieszę się z siebie i tego co wokół Staram się ciągle nadążać w tym pędzie Nie zapominać o miłości osób Bo dziś to tylko uważam za cenne Uważam za cenne Uważam za cenne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 Cześć!